Witajcie kochani, Rafał z tej strony, znalazłem fantastyczne górki, jesteśmy na końcu Jury właściwie już, niedaleko jest województwo świętokrzyskie, moja córka jeździ konno przez godzinę, a tutaj naprawdę są przepiękne miejsca, z jednej strony jest mega płasko, a z drugiej końcówka tych górek i dzisiaj tutaj polatamy, znalazłem takie soczyste, piękne pola i zagajniki, myślę, że to jest fajne miejsce, żeby zrobić taki widokowy cruising, może parę sztuczek, ale nie dużo. ruszamy, co? Całe szczęście, czy nie zgubiliśmy GoPro. Raz, dwa, trzy, czwarty, piąty. Jak wróciłem po tych trzech lotach, to praktycznie e, mocowanie trzymało się na włosku. Czwarty, piąty i szósty, cały szok. Dobrze, że nie zgubiliśmy. Wow, to jaja.